Witam Państwa. Kurs analizy matematycznej 2 rozpoczyna się pojęcie całki niewłaściwej. Jak się Państwo domyślacie, w pewien sposób uogólnimy teraz pojęcie całki oznaczonej. Co mam na myśli? Pamiętamy zapewne, że całka oznaczona, zdefiniowana została na odcinku domkniętym, a jednym z warunków całkowalności funkcji była jej ciągłość na tym odcinku. To oczywiście pociągało ograniczoność funkcji. Teraz rozważać będziemy także takie funkcje, które nie są ograniczone w sąsiedztwie danego punktu przedziału. A więc właściwie będziemy całkować także po odcinkach otwartych, a z drugiej strony zrezygnujemy z ograniczoności przedziału całkowania, co w istocie będzie prowadziło do całki po półprostej albo do całki po całej prostej rzeczywistej. Pozwólcie Państwo, że zaczniemy od takiego prostego przykładu. Rozważmy funkcję ciągłą, która na odcinku AB przyjmuje wartości nieujemne. Jeśli zapytamy o pole obszaru, który jest ograniczony prostymi x równa się A, x równa się B, a więc zakres zmienności zmiennej x ograniczymy do przedziału domkniętego AB – a y zawarte są od zera do wartości f od x, czyli mieszczą się pomiędzy osią x a wykresem funkcji f, to oczywiście każdy z Państwa powie, że pole tego obszaru możemy wyrazić całką oznaczoną na odcinku od a do b z funkcji f. Jak policzyć tą całkę? No oczywiście możemy na przykład skorzystać z stwierdzenia Newtona-Leibnica, które mówiło, że wystarczy wziąć różnicę wartości dowolnej pierwotnej funkcji małe f w punktach b i a. Pierwotna, jak Państwo pamiętacie, to jest taka funkcja tutaj oznaczona przez duże f, która po zróżniczkowaniu daje funkcję małe f, tą funkcję wyjściową, funkcję podcałkową. I być może pamiętają Państwo także zasadnicze twierdzenie o pierwotnych funkcji, które mówiło, że wszystkie pierwotne są równe z dokładnością do dodania stałej. A więc tutaj rzeczywiście wystarczy wziąć dowolną pierwotną funkcję, bo w razie czego dodana stała przy tym odejmowaniu i tak zniknie, i tak się uprości. W szczególności jeżeli wezmą Państwo funkcję f od x równa się 1 przez x, funkcję homograficzną i zapytamy o pole pod krzywą na odcinku od 1 do e. No to rzecz jasna. Każdy powie, że to jest bardzo łatwe zadanie, bo wystarczy policzyć całkę z funkcji 1 przez x na odcinku od 1 do e. Pierwotną, jak pamiętamy, jest logarytm z x, a więc to pole wynosi 1. Podobnie jeżeli zapytamy o pole obszaru pod krzywą na odcinku od 1 do t gdzie t jest dowolną wartością rzeczywistą większą od 1 to pole oczywiście obliczymy dokładnie w ten sam sposób a no, w tym momencie dostaniemy logarytm naturalny z dużego t To jest łatwe ale pojawia się teraz naturalne pytanie czy moglibyśmy w żaden sposób nie ograniczać od góry zakresu zmienności zmiennej x. Czyli czy moglibyśmy zapytać o obszar D, zawierający punkty, których odcięte są większe równe 1, a rzędne należą do przedziału od 0 do wartości 1 przez x. Każdy powie, no oczywiście, że tak. Wystarczy wziąć całkę wyliczoną przed momentem i przejść z te do nieskończoności. Zauważcie Państwo, że oczywiście tutaj dostaniemy granicę niewłaściwą, równą nieskończoność. A więc z jednej strony mamy obszar rozmiarowo nieograniczony, a z drugiej strony pytamy o pole tego obszaru i to pole też jest nieskończone. No cóż, myślę, że już jesteśmy gotowi do tego, żeby zobaczyć definicję całki niewłaściwej. Otóż rozważać będziemy funkcję określoną na półprostej od a do nieskończoności. O funkcji tej musimy założyć, że jest całkowalna na dowolnym odcinku od a do t, gdzie t jest dowolną wartością większą od a. Wtedy całkę niewłaściwą, pierwszego rodzaju. Funkcji f na tym przedziale definiujemy jako granicę przy t dążącym do nieskończoności z całki oznaczonej od a do t z funkcji f. Proszę zwrócić uwagę na to, że w istocie jest to granica funkcji, której argumentem jest górna granica całkowania w tej całce. Żeby napis nie był taki długi, symbolicznie będziemy tą granicę oznaczać jako całkę od a do nieskończoności. Ale jeżeli zobaczą Państwo w górnej granicy całkowania napis nieskończoność, a za chwilę także może w dolnej granicy całkowania pojawi się symbol minus nieskończoności, to od razu będą Państwo wiedzieli, że mamy do czynienia z całką niewłaściwą, a zatem przed obliczeniem całki oznaczonej trzeba będzie zastosować zawsze definicję całki niewłaściwej i napisać ją jako odpowiednią granicę. Skoro wspomniałem już o minus nieskończoności, oczywiście możemy zdefiniować całkę od minus nieskończoności do dowolnej ustalonej wartości b. Wtedy rzecz jasna musimy rozważać funkcję na półprostej od minus nieskończoności do b i założyć o funkcji, że jest całkowalna na dowolnym odcinku od S do B, gdzie to S oznaczone tutaj dużą literą jest dowolnie dużą co do modułu, liczbą rzeczywistą mniejszą niż B. Wtedy rzecz jasna, całka od minus nieskończoności do B z funkcji F to będzie granica przy dolnej granicy całkowania dążącej do minus nieskończoności Całki od s do b. Ale możemy także określić całkę z funkcji f na całej prostej rzeczywistej. Taką całkę będziemy oznaczać jako całkę od minus do plus nieskończoności. No Jak ją zdefiniować? Oczywiście pamiętamy, że całka oznaczona jest addytywna względem obszaru całkowania. To znaczy całkę na odcinku od a do b można podzielić na dwie całki punktem wewnętrznym tego odcinka, więc policzyć, dajmy na to całkę od A do pewnego punktu C należącego do wnętrza obszaru AB i dodać do niej całkę od C do B. Tak samo tutaj postępujemy. Musimy tylko wybrać sobie wygodnie z punktu widzenia obliczeń punkt podziału tej całki. No oczywiście rozważamy tutaj funkcje, które są określone na całej prostej rzeczywistej, ale także, które są całkowalne, na dowolnym przedziale domkniętym. Jeśli Państwo pozwolą, dwa słowa o nazewnictwie, jakie tutaj stosujemy. Otóż całkę niewłaściwą nazwiemy całką zbieżną, jeżeli granica, która tą całkę definiuje, jest granicą skończoną. W przeciwnym wypadku będziemy mówili o rozbieżności całki, O to jest w przypadku, jeżeli granica ta nie będzie istniała albo rozbieżności całki do dodatniej albo ujemnej nieskończoności, jeżeli granica ta będzie niewłaściwa. To znaczy, jeśli będzie wynosiła plus albo minus nieskończoność. No i jeszcze jedna uwaga dotycząca całki z funkcji f na całej prostej rzeczywistej. Otóż teoretycznie nie ma żadnej różnicy, jaki punkt wybierzemy jako punkt podziału naszej całki. Natomiast z punktu widzenia obliczeń odpowiedni dobór tego punktu może te obliczenia skrócić albo wydłużyć. Tutaj trzeba będzie zawsze zachować czujność i w pewien racjonalny sposób podejść do wyboru tego punktu. Szanowni Państwo, wróćmy do przykładu, od którego zaczęliśmy ten wykład. Pamiętamy, że pole obszaru pod wykresem funkcji homograficznej y równa się 1 przez x na odcinku od 1 do nieskończoności jest nieskończone. No, ale skoro wykres tej funkcji jest symetryczny względem prostej y równa się x, to także pole obszaru s jest nieskończone. Dzięki temu wiemy, że pole obszaru pod wykresem funkcji y równa się 1 przez x na odcinku od 0 do 1 też jest nieskończone. No bo oczywiście policzylibyśmy wartość tego pola jako wartość pola obszaru S, do którego dodalibyśmy pole kwadratu obok 1 Natomiast oczywiście do wyznaczenia wartości pola tego zielonego obszaru można by było użyć całki, bo każdy powie, nasza rozważana funkcja jest całkowalna na dowolnym przedziale od epsilona do 1, gdzie epsilon jest dowolnie małą dodatnią wartością. A więc moglibyśmy policzyć całkę oznaczoną od epsilona do 1 i z tym epsilonem przejść do zera. Zatem pole naszego obszaru byłoby liczone jako granica przy epsilonie dążącym do zera z całki od epsilona do 1 z funkcji 1 przez x. No, każdy pamięta pierwotna, to jest logarytm z x, a więc liczę granicę przy epsilonie dążącym do zera z dodatniej strony z wartości logarytm z 1, czyli 0, odjąć logarytm z epsilona. No i skoro epsilon, dąży do zera z dodatniej strony, wartości logarytmu dążą do minus nieskończoności, a zatem mamy minus, minus nieskończoność, czyli plus nieskończoność. Myślę, że tak naprawdę potrafiliby Państwo w tej chwili samodzielnie zdefiniować całkę niewłaściwą, powiemy teraz drugiego rodzaju, funkcji f na przedziale od a do b, gdzie zakładamy, że funkcja w punkcie A nie musi wcale być określona, natomiast ona jest nieograniczona na dowolnie małym sąsiedztwie tego punktu A. Myślimy sobie, że mamy funkcję zdefiniowaną na przedziale od A do B, lewostronnie, przedział może być otwarty, która będzie całkowalna na dowolnym przedziale od A plus epsilon do B. Myślę o przedziale domkniętym dla dowolnie małego dodatniego epsilona. Oczywiście granica w punkcie a z dodatniej strony z funkcji f w tym kontekście może być dodatnią albo ujemną nieskończonością. No i rzeczywiście całkę, teraz już powiemy drugiego rodzaju, niewłaściwą funkcji f na przedziale od a do b definiujemy jako granicę przy epsilonie dążącym do zera z całki oznaczonej od A plus epsilon do B z funkcji f. Podobnie możemy zdefiniować całkę z funkcji, która będzie nieograniczona na dowolnym sąsiedztwie górnej granicy całkowania. Myślimy teraz o całce oznaczonej od a do b minus epsilon. Zakładamy, że na tym przedziale dla dowolnie małego dodatniego epsilona mamy do czynienia z funkcją całkowalną, a więc mogę policzyć zwykłą całkę oznaczoną od a do b minus epsilon. No i oczywiście z epsilonem przechodzimy do zera. Te punkty, w których w sąsiedztwie funkcja f nie jest ograniczona, często nazywa się punktami osobliwości całki, a więc w tym przypadku punkt B jest punktem osobliwości całki. i mili Państwo, pozostał nam jeszcze tylko jeden przypadek, a mianowicie przypadek, kiedy punkt osobliwości całki znajduje się wewnątrz rozważanego obszaru otwartego. Oczywiście myślimy sobie wtedy, że funkcja F jest całkowalna na dowolnym przedziale domkniętym, zawartym, od A do B, z którego usuniemy punkt C. No i oczywiście postępujemy tutaj analogicznie w stosunku do definicji całki niewłaściwej, pierwszego rodzaju zdefiniowanej na całej prostej, rzeczywistej, tylko że w tym momencie mamy zdeterminowany punkt podziału całki. To jest właśnie ten punkt osobliwości. Zaczynamy od całki. Od jednego do nieskończoności z funkcji 1 przez x do kwadratu plus 1. No, oczywiście każdy widzi, że mamy do czynienia z całką niewłaściwą pierwszego rodzaju. Stosujemy więc definicję. Liczymy granicę przy t dążącym do nieskończoności z całki oznaczonej od 1 do t z tej samej funkcji. O, funkcję tak wybrałem, żeby. Każdy bez najmniejszego problemu potrafił policzyć całkę oznaczoną. Oczywiście rozważamy arkus tangens w granicach od 1 do t, a więc mamy arcus tangens w t, odjąć arcus tangens w 1, czyli odjąć pi czwartych i przechodzimy z t do nieskończoności. Pamiętamy, że jeżeli argument funkcji arcus tangens dąży do nieskończoności, to wartości tej funkcji dążą do pi przez 2. Tak więc w konsekwencji dostajemy wartość całki pi czwartych. No i powiemy, że rozważana całka jest całką zbieżną. Przyjrzyjmy się teraz przykładowi kolejnemu. Całka od 4 do nieskończoności, funkcja podcałkowa 1 przez pierwiastek z x. Sam rysunek chyba już może Państwu zasugerować, że nie będziemy tutaj mieć całki zbieżnej. Funkcja jest dodatnio określona, a więc nie spodziewamy się rozbieżności całki. Możemy uzyskać rozbieżność do nieskończoności. Stosujemy definicję. Liczmy pierwotną funkcję. Znowu funkcja podcałkowa tak dobrana, żeby każdy zauważył, że funkcja dwa pierwiastki z x po zróżniczkowaniu daje funkcję podcałkową. To mamy rozważyć w granicach od 4 do pi, a zatem wziąć wartość w pi, odjąć wartość w czwórce. Teraz jednak, jeżeli z przejdziemy do nieskończoności, dostaniemy granicę niewłaściwą, a zatem powiemy, że rozważana całka jest rozbieżna do nieskończoności. Popatrzmy na trochę bardziej skomplikowany przykład. Jak przyjrzą się Państwo funkcji podcałkowej no to chyba część z nas od razu zauważy, że mamy do czynienia z funkcją argumentu arkus tangens, do której domnożona jest pochodna funkcji arcus tangens, czyli 1 przez x do kwadratu plus 1. A zatem to sugeruje, że całkę trzeba będzie policzyć przez podstawienie. Natomiast to podstawienie będzie można zrobić dopiero wtedy, jeżeli będziemy obliczać całkę oznaczoną. Nie liczmy nigdy całki ani przez części, ani przez podstawienie, jeżeli najpierw nie zastosujemy definicji całki niewłaściwej. Także tutaj mamy granicę przy t dążącym do nieskończoności całki od 1 do t. Teraz to już jest zwykła całka oznaczona, no więc tutaj już można zrobić sobie podstawienie za arcus tangensa Zmiennej x podstawiamy nową zmienną, niech to będzie zmienna t, a zatem granice całkowania, rzecz jasna, zmieniają się w jaki sposób. Jedynka przechodzi na arkus tangens jednego, czyli pi czwartych, no a zamiast t wpiszemy arkus tangens t. Teraz już możemy policzyć pierwotną funkcję. Zwiększamy wykładnik o 1 i dzielimy przez ten wykładnik, ponieważ wykładnik... To jest minus 5, a zatem mamy t do potęgi minus czwartej podzielone przez minus 4, no więc minus 1 czwarta t do potęgi minus czwartej w granicach od pi czwartych do arkusa tangensa t. No jak ktoś z Państwa chce w ten sposób zmienić kolejność odjemnej i odjemnika to można. No i ostatecznie dostajemy. Wartość 60 przez widopotęgi do potęgi czwartej. A zatem znowu mamy tutaj do czynienia z całką zbieżną. Natomiast tutaj, jak popatrzymy na ten przykład, całkujemy sinusa na przedziale od zera do nieskończoności, to chyba nikt nie spodziewa się zbieżności. Dlaczego? Najpierw stosujemy definicję. Potem liczymy całkę oznaczoną i w momencie, kiedy mamy policzyć granicę, zauważamy, że ta granica nie istnieje. No więc to jest typowy przykład całki, która jest całką rozbieżną, ale mówimy o rozbieżności całki w sensie nieistnienia granicy, która ją definiuje, a nie o rozbieżności całki do nieskończoności. Wyraźnie tutaj Państwu napisałem, że są to dwa różne pojęcia i nie należy ich mylić. A dlaczego ta granica nie istnieje? Oczywiście przypominają sobie Państwo definicję hajnego granicy funkcji w punkcie. No, pamiętamy, że funkcja w danym punkcie posiada granicę, jeśli dla każdego ciągu argumentów zbieżnego do danego punktu odpowiadający Temu ciągowi ciąg wartości funkcji zawsze zbiega do tej samej liczby. A więc tutaj wystarczyłoby wskazać dla funkcji f, zdefiniowanej jako 1 -odjąć cosinus x dwa takie ciągi argumentów, aby było jasne, że potrafimy policzyć granice ciągów wartości funkcji. No tutaj oczywiście wybierzemy, ciągi argumentów w taki sposób, żeby ciągi wartości funkcji im odpowiadające były ciągami stałymi. Jeżeli za xn przyjmę 2n cosinus kosinus wtedy zawsze będzie jedynką dla każdego naturalnego n-a no i w konsekwencji wartość f od xn dla każdego n będzie równa zawsze 0. Natomiast jeżeli weźmiemy ciąg argumentów pi plus 2n pi, dla dowolnego n -a, oczywiście wtedy kosinus w tym punkcie zawsze będzie równy minus 1 dlatego też odpowiadający temu ciągowi ciąg wartości funkcji będzie ciągiem stałym stale równym 2 a zatem na mocy definicji Heinego granicy funkcji w punkcie badana całka jest rozbieżna no, w sensie nieistnienia granicy, która ją definiuje a taki przykład. Znowu rozważamy całkę rozbieżną. Teraz rozważam przedział od pi do kwadratu przez 4 do nieskończoności. Funkcja podcałkowa cosinus pierwiastka z x przez pierwiastek z x. Znowu Państwo się domyślacie, że chciałbym, żebyśmy całkowali przez podstawienie, ale najpierw musimy zastosować definicję. I dopiero jak mamy zwykłą całkę oznaczoną. Możemy liczyć tą całkę przez odpowiednie podstawienie. Oczywiście tutaj za pierwiastek podstawiamy nową zmienną. Także nowa zmienna powstaje z x poprzez jego pierwiastkowanie, dlatego granice całkowania teraz już będą od pi drugich do pierwiastka z t. No ale znowu, jeżeli będziemy chcieli policzyć granicę pierwotnej, okaże się że ta granica dokładnie tak samo jak poprzednio nie istnieje, a zatem mamy do czynienia z całką rozbieżną. Proszę Państwa, teraz taka trochę ogólniejsza uwaga. Jeżeli rozważamy zbieżną całkę niewłaściwą od a do nieskończoności z funkcji monotonicznej, to granica tej funkcji w nieskończoności jest równa 0. My to właściwie już widzieliśmy na przykładach całek zbieżnych, które dotychczas się pojawiły. Proszę pomyśleć sobie, że powyższe twierdzenie rzecz jasna prawdziwe jest także dla całki, której punkt osobliwości znajduje się w dolnej granicy całkowania, no ale wtedy oczywiście granice z funkcji rozważamy właśnie w punkcie minus nieskończoność. Natomiast Sama zbieżność całki niewłaściwej nie gwarantuje nam, że granica funkcji podcałkowej będzie równa 0, czyli założenie monotoniczności jest tutaj rzeczywiście istotne. No bo oczywiście można wskazać przykłady takich funkcji, które będą miały zbieżne całki, natomiast nie będzie istniała granica tych funkcji w nieskończoności. Tutaj proponuję Państwu Przykład następujący rozważam przedziały domknięte i z indeksem n, które zaczynają się w punkcie naturalnym n, a kończą w punkcie n plus 1 przez 2 do n, -ty. a zatem długość takiego n tego przedziału to jest 1 przez 2 do n tej. Duże i oznacza natomiast sumę tych przedziałów. I jak Państwo widzą, ja tutaj używam takiego symbolu uogólnionej sumy mnogościowej. To jest taki odpowiednik sigmy, którą Państwo znacie, tylko że sigmy używamy wtedy, kiedy dodajemy liczby, natomiast tutaj dodajemy przedziały, dodajemy zbiory. No więc proszę się nie dziwić, że stosuję odpowiednik tamtej sigmy, a zatem uogólnioną sumę mnogościową. No i teraz funkcję f definiuję jako równą stale 1, jeżeli wezmę punkty właśnie z tego zbioru i, natomiast wszędzie poza tym funkcja jest tożsamościowo równa 0. No, proszę zauważyć, że rzecz jasna całka z tej funkcji od 0 do nieskończoności istnieje. Dlaczego? Dlatego, że de facto ona jest równa w sumie pól prostokątów, które widzicie Państwo tutaj na rysunku, a zatem, ponieważ każdy z tych prostokątów ma wysokość równą 1, w związku z tym tak naprawdę chodzi o sumowanie długości przedziałów i z indeksem n. Jeżeli przyjrzą się Państwo tej konstrukcji, to tak naprawdę przykład wziął się z pomysłu bardzo prostego. Suma nieskończonego ciągu geometrycznego, w pierwszym wyrazie 1 druga i ilorazie jedna druga jest skończona, jest równa 1, a tyle dokładnie oznacza całka od 0, czy od 1 do nieskończoności z funkcji f. No, oczywiście granica funkcji podcałkowej nie istnieje, bo każdy łatwo może wskazać dwa takie ciągi argumentów, żeby odpowiadające im ciągi wartości funkcji były ciągami stałymi, ale równymi 0 czy 1. Także definicja hajnego. Łatwo nam tutaj wskazuje nieistnienie granicy funkcji podcałkowej. Zauważyli Państwo z pewnością, że wszystkie całki, które dotychczas rozważaliśmy, były całkami, w których dolną granicą całkowania była konkretna liczba, a górną była nieskończoność. No jak się okaże w dalszej części naszego wykładu, te całki będą odgrywały dla nas dość ważną rolę, dlatego to nie przypadek, że tego typu całek dość sporo musieliśmy na początku rozważyć, no ale może teraz pora przyjrzeć się innym typom całek. W szczególności tutaj proponuję Państwu całkę od minus nieskończoności do nieskończoności z funkcji 1 przez x kwadrat plus 4x plus 8. Pamiętają Państwo zapewne, w jaki sposób ta całka została zdefiniowana i jak należy ją rozważać należy znaleźć odpowiedni punkt podziału całki i rozważyć dwie całki, gdzie tylko jedna z granic całkowania będzie punktem osobliwym. I Pewnie studenci najczęściej dzielą całkę w zerze. Natomiast chciałbym, żeby zwrócili Państwo uwagę na to, że jeżeli mianownik napiszemy w postaci kanonicznej, to od razu zauważymy, że wykres mianownika jest krzywą symetryczną względem prostej x równa się minus 2. A więc wykres funkcji podcałkowej także jest symetryczny względem prostej x równa się minus 2. I właśnie ta minus dwójka jest takim bardzo wygodnym punktem podziału tej całki. No pewnie najrozsądniej byłoby za każdym razem naszkicować wykres rozważanej funkcji, żeby wiedzieć, z czym się ma do czynienia. A jak jeszcze pamiętamy metody używane na analizie matematycznej 1, no to oczywiście powiedzą Państwo, że wygodnie tutaj będzie policzyć dwie całki od minus dwóch do nieskończoności, podwoić jedną z tych liczonych całek. Tak po prostu będzie szybciej. Jeśli chcemy przyzwoicie tą całkę wyliczyć, musimy najpierw zastosować definicję, później oczywiście stosujemy podstawienie. Za x plus 2 podstawiamy nową zmienną, no ale nie byle jaką. Taką, która po podniesieniu do kwadratu pozwoli nam jeszcze uzyskać czwórkę, którą będziemy mogli wyciągnąć przed nawias w mianowniku. Także proszę zauważyć, ja tutaj proponuję podstawienie na x plus 2 Podstawiamy podwojoną nową zmienną. Wtedy oczywiście pamiętamy o zmianie granic całkowania. Dostajemy funkcję 1 przez s kwadrat plus 1 całkowaną na przedziale od 0 do t plus 2 przez 2. Pierwotna oczywiście arkus tangens s wzięta w tych rozważanych granicach. A więc granica arkusa tangensa argumentu t plus 2 przez 2, bo arcus tangens w zerze jest zerem, ale oczywiście ta granica to jest pi przez 2. Mamy do czynienia z całką zbieżną. Oczywiście jeżeli podzielimy naszą całkę w dowolnym innym punkcie, dostajemy wtedy dwie również całki zbieżne, a suma wartości tych całek będzie równa pi przez 2. Kolejna całka to już jest całka niewłaściwa drugiego rodzaju, Całkujemy funkcję 1 przez x logarytmów z x w granicach od 1 do e. Proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli nie mamy jeszcze doświadczenia w tej materii, część z nas może nie zauważyć, że to jest całka niewłaściwa. Może potraktować tą całkę jako zwykłą całkę oznaczoną. Natomiast jak przyjrzymy się logarytmowi, zauważymy, że w jedynce on się zeruje. W związku z tym jedynka jest Punktem osobliwości tej całki. Stosujemy zatem definicję całki niewłaściwej drugiego rodzaju. Mamy policzyć całkę oznaczoną w granicach od 1 plus epsilon do e. Epsilon jest tutaj pewną dowolnie małą, dodatnią wartością. No i po policzeniu całki oznaczonej przechodzimy z epsilonem do zera poprzez wartości większe od zera. Teraz, gdy dysponujemy już zwykłą całką oznaczoną, możemy ją obliczyć przez podstawienie. Za logarytm oczywiście podstawimy nową zmienną. W tym kontekście zmienna t powstaje przez zlogarytmowanie wartości zmiennej x. Także nowe granice całkowania to będzie logarytm z 1 plus epsilon i logarytm z e, czyli 1. Funkcja podcałkowa 1 przez t, każdy już wie, Jaka jest pierwotna tej funkcji, a więc logarytm z t. Tutaj mamy rozważyć różnicę wartości tej pierwotnej w jedynce w logarytmie z 1 plus epsilon, a więc mamy logarytm z 1, czyli 0, od którego mamy odjąć logarytm iterowany argumentu 1 plus epsilon. Mili Państwo, jak przyjrzymy się temu logarytmowi wewnętrznemu, to zobaczymy, że przy epsilonie dążącym do zera jego argument dąży do jedynki, a zatem wartości funkcji, wartości tego wewnętrznego logarytmu, dążą do zera. W takim układzie, jeżeli popatrzymy na zewnętrzny logarytm, jego argumenty dążą do zera, a więc wartości tej funkcji dążą do minus nieskończoności. Co z minusem napisanym? Przed logarytmem rzecz jasna w granicy da nieskończoność dodatnią. Mamy zatem do czynienia z całką rozbieżną do nieskończoności. Proszę jeszcze przyjrzeć się wykresowi rozważanej funkcji na odcinku od 1 do e. Popatrzmy na jeszcze jeden podobny przykład. Teraz całka niewłaściwa drugiego rodzaju od 0 do pi czwartych z funkcji 1 przez sinus 2x. Oczywiście tutaj już rzuca się w oczy, że w zerze sinus się będzie zerował. W związku z tym widać, że mamy do czynienia z całką niewłaściwą drugiego rodzaju, a nie ze zwykłą całką oznaczoną. Widać, że jedynym punktem osobliwości tej całki będzie 0, więc stosujemy definicję. Musimy policzyć całkę od epsilon do pi czwartych, później z epsilonem przejść do zera poprzez wartości większe od zera. Samą całkę, samą pierwotną funkcji podcałkowej możemy liczyć na różne sposoby. Ja tutaj Państwu proponuję taką bardzo sympatyczną sztuczkę, a mianowicie przemnożymy mianownik i podzielimy go, żeby nie zmienić wyrażenia, przez cosinusa x. W efekcie będę miał dwa tangensy z x przemnożone przez cosinus kwadrat x. Teraz jeżeli za tangensa podstawimy nową zmienną, no to rzecz jasna, to wyrażenie 1 przez cosinus kwadrat x zagospodarujemy jako pochodną funkcji tangens i w efekcie będziemy mieli połowę granicy przy epsilonie dążącym do zera dodatniej strony całki od tangensa z epsilon do tangensa z pi czwartych, a zatem do 1. Funkcja podcałkowa 1 przez nowy argument. Jej pierwotna logarytm tego argumentu. Mamy wziąć różnicę wartości w jedynce i w tangensie z epsilona oczywiście logarytm z jednego pamiętamy jest zerem, a więc mamy połowę granicy z minus logarytmu z tangensa z epsilona. Tak? I teraz oczywiście epsilon dąży do zera, a więc tangens będzie dążył do zera poprzez wartości większe od zera, a zatem logarytm będzie dążył do minus nieskończoności. Co z tym minusem napisanym przed logarytmem? I są jedną drugą, która niczego nie zmieni, da nam nieskończoność dodatnią. No więc mamy do czynienia z całką rozbieżną do nieskończoności. A tutaj widzą Państwo wykres rozważanej funkcji. W szczególności przyglądamy się temu, co dzieje się na odcinku od 0 do pi czwartych. Kolejny przykład części z nas z pewnością wyda się dziwnie znajomy. No bo część z nas słyszała o funkcji gamma, albo jak ktoś woli, o funkcji gamma Eulera. Mili Państwo, Euler określił funkcję gamma dla argumentów zespolonych, ale my powiedzmy, że rozważamy ją dla argumentów p rzeczywistych, większych od zera i wartość funkcji gamma w dowolnym takim punkcie p określona jest jako całka. Niewłaściwa pierwszego rodzaju od 0 do nieskończoności z funkcji x do potęgi p-1 razy e do minus x. O tak naprawdę pod całką mamy iloraz funkcji x do p-1 przez funkcję e do x. Mówi się, że funkcja gamma jest uogólnieniem pojęcia silni na argumenty rzeczywiste dodatnie. Dlaczego? Łatwo zauważyć, że wartość funkcji gamma w jedynce to jest, no, jeśli w jedynce to za p podstawiamy 1, a więc p minus 1 jest teraz zerem, zatem dla argumentów x niezerowych będziemy mieli funkcję e do minus x pod całką od zera do nieskończoności. Stosujemy rzecz jasna definicję całki niewłaściwej pierwszego rodzaju, a w momencie, jak już mamy zwykłą całkę oznaczoną, liczymy pierwotną. Pierwotna to jest oczywiście minus e do minus x, wzięta w granicach od zera do t. To daje e do potęgi zerowej, czyli 1, odjąć granicę przy t dążącym do nieskończoności e do minus t, czyli e do t jest w mianowniku, w liczniku jest 1, funkcja wykładnicza przy t dążącym do nieskończoności, Dąży do nieskończoności, więc mianownik dąży do nieskończoności, licznik jest stały, a więc granica wynosi 0. W konsekwencji wartość funkcji gamma, wartość różnicy, 1 odjąć granica, to jest 1. Natomiast łatwo jest zauważyć związek pomiędzy wartością funkcji gamma w punkcie P plus 1, a wartością funkcji gamma w punkcie P. Proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli... Mamy policzyć wartość funkcji gamma w punkcie p plus 1. Pod całką znajdzie się zatem funkcja x do potęgi p, e do minus x. Najpierw oczywiście stosuję definicję całki niewłaściwej pierwszego rodzaju. Później liczę całkę przez części. Jeżeli zauważamy pod całką iloczyn funkcji potęgowej i funkcji wykładniczej, oczywiście nikt się nie zdziwi, że będziemy chcieli sróżniczkować wielomian, a scałkować funkcję wykładniczą. Także pierwszy składnik sumy to będzie x do potęgi p razy minus e do minus x, jako pierwotna e do minus x, od czego mam odjąć minus x do p minus 1, e do minus x przemnożone przez p. p razy x do p minus 1 to jest rzecz jasna pochodna funkcji x do p. W drugiej kolejności natomiast, jak już wykonam to całkowanie przez części, drugi składnik sumy pozwolą Państwu, że już nie będę pisał w postaci granicy, tylko wracam do tego napisu całkowego. Tak, żeby zauważyli Państwo, że tym drugim składnikiem sumy jest tutaj wartość funkcji gamma w punkcie P przemnożona przez ten argument P. Natomiast jak się przyjrzymy Wartości minus granicy x do p e do minus x w punkcie t i w punkcie 0, oczywiście każdy z Państwa szybko zorientuje się, że ta granica wynosi 0. Także ostatecznie gamma w punkcie p plus 1 jest równa wartości funkcji gamma w punkcie p przemnożonej przez p. Stąd, jeżeli w szczególności będziemy rozważać argumenty p naturalne, tutaj przeszedłem na zmienną n, no to rzecz jasna wartość funkcji gamma w każdym naturalnym punkcie będzie równa n-1 silnia. Tutaj naszkicowałem Państwu wykres funkcji gamma Eulera. Myślę, że dostrzegacie Państwo, że dla argumentów Odrobinkę większych od 1 funkcja już jest funkcją ściśle rosnącą. Ale widać, w trójce mamy wartość 2, w czwórce wartość 6, w piątce 24, w szóstce, jak się Państwo domyślacie, będzie 120. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przedstawić Państwu samego Leonarda Eulera pochodzący ze szwajcarskiej Bazylei, XVIII-wieczny matematyk i fizyk, no jeden z najsławniejszych matematyków świata. Studiował filozofię na Uniwersytecie w Bazylei, gdyż jego ojciec chciał wykształcić go na pastora, ale jak podają źródła, na całe szczęście sobotnimi popołudniami brał prywatne lekcje u Johanna Bernoulliego, który szybko odkrył w swoim uczniu wielki talent matematyczny. To dzięki Bernoulliemu po zakończeniu edukacji Euler przeniósł się do Petersburga, gdzie pracował przez 14 lat. Później w 1741 roku na zaproszenie Fryderyka II Hohenzollerna przeniósł się do Berlina i objął stanowisko w Pruskiej Akademii Nauk, by po 25 latach pracy w Berlinie powrócić znowu tym razem już na stałe do Petersburga. O Eulerze mówi się, że jest ojcem współczesnej matematyki. Dlaczego? No bo to właśnie on jako pierwszy wprowadził pojęcie funkcji, to on wprowadził jej współczesne oznaczenie. Był jedną z tych osób, które stworzyły rachunek różniczkowy i całkowy, a w swoich pracach badawczych zajmował się praktycznie każdym aspektem znanej wówczas matematyki i fizyki, ale nie tylko, bo odkrywał także nowe obszary badań, na przykład zapoczątkował badania z zakresu teorii grafów. My jednak dzisiaj zwracamy uwagę na na przede wszystkim jako na twórcę funkcji gamma. Jeśli Państwo pozwolą, chciałbym, abyśmy powrócili na moment do przykładu, który przewija się przez cały ten wykład, ale tym razem chciałbym, żebyśmy zastosowali całkę niewłaściwą do pewnego klasycznego problemu geometrycznego, a mianowicie znowu rozważamy, Wykres funkcji y równa się 1 przez x dla argumentów x większych równych 1, ale tym razem cały ten obszar pod krzywą dla y większych od 0 obracamy wokół osi x. Pytamy o objętość i pole powierzchni bocznej powstałej w ten sposób bryły obrotowej. Tutaj dla Państwa wygody przeciąłem tą bryłę płaszczyzną poziomą z równa się 0 oraz płaszczyzną pionową. Y równa się 0, no, ale może wygodniej na tą bryłę tak popatrzeć. Pewnie kojarzy się to Państwu z trąbką. To jest róg Gabriela, albo jak ktoś woli, trąbka Torricellego. Róg Gabriela, pierwsze skojarzenie z Archaniołem Gabrielem, który w odpowiednim momencie ma, dmiąc w ten róg, ogłosić koniec naszego świata. Natomiast trąbka Torricellego, jak się domyślacie, od nazwiska Ewangelisty Torricellego, którego Państwo pewnie kojarzycie z lekcji fizyki jako pomysłodawcę barometru rtęciowego. No być może ktoś także pamięta prawo jego autorstwa, które opisuje prędkość wypływu cieczy z naczynia przez otwór. No niemniej my patrzymy teraz na Torricellego jako na pierwszą osobę, która zauważyła pewną bardzo ciekawą własność tej bryły, a mianowicie zauważył on, że bryła ta ma stosunkowo małą objętość, natomiast nieskończone pole powierzchni bocznej. My oczywiście dysponujemy wzorami pozwalającymi obliczać te wartości dla brył ograniczonych rozmiarowo, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zastosowali te wzory także w odniesieniu do naszej bryły. Także pozwólcie Państwo, że króciutko tylko przypomnę, że obliczając objętość bryły mamy na odpowiednim przedziale całkować kwadrat rozważanej funkcji przemnożonej przez pi. Natomiast jeśli liczymy pole powierzchni bocznej bryły, musimy całkować na odpowiednim przedziale iloczyn funkcji wyjściowej i czynnika 2pi razy pierwiastek z 1 plus kwadrat pochodnej tej funkcji. Być może pamiętacie Państwo, że sam ten pierwiastek związany jest ze wzorem na długość łuku, który tutaj jest obracany. No dobrze, my oczywiście będziemy myśleć tutaj o całkach niewłaściwych pierwszego rodzaju od jednego do nieskończoności. Myślę, że obliczenie objętości będzie bardzo proste, dlatego że stosujemy definicję całki niewłaściwej i każdy z zamkniętymi oczami potrafi policzyć pierwotną funkcję podcałkowej, obliczamy odpowiednią granicę, okazuje się, że objętość naszej bryły jest właśnie bardzo mała, wynosi pi. Natomiast jeśli zaczniemy się przyglądać, jak tutaj wygląda wzór na pole powierzchni bocznej, okaże się, że dostajemy dość skomplikowaną funkcję podcałkową. Oczywiście nasze f od x ciągle to jest 1 przez x, w związku z tym, jeżeli mielibyśmy policzyć pochodną, Mamy minus 1 przez x do kwadratu. Po podniesieniu do kwadratu pojawia się ten drugi składnik sumy pod pierwiastkiem, a mianowicie 1 przez x do potęgi czwartej. No i teraz, mili Państwo, zauważcie, że jeżeli zmniejszymy funkcję podcałkową, pozbędziemy się tego dodatniego drugiego składnika sumy, to dostajemy znany wzór, bo my już wiemy właśnie z tego pierwszego rozważanego na tym wykładzie przykładu, że całka od 1 do nieskończoności z funkcji 1 przez x jest rozbieżna do nieskończoności. A skoro zmniejszyliśmy funkcję podcałkową, to nie mogliśmy zwiększyć całki. W takim układzie możemy wyciągnąć wniosek, że pole powierzchni bocznej naszej bryły obrotowej, które jest nie mniejsze niż nieskończoność, jest właśnie nieskończone. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę stosujemy tutaj twierdzenie o dwóch funkcjach, tylko w odniesieniu do odpowiednich całek niewłaściwych, czyli w odniesieniu do granic różnic wartości pierwotnych funkcji podcałkowych. Zauważoną przez Torricellego własność rogu Gabriela możemy sformułować jako paradoks malarza. Do napełnienia rogu Gabriela wystarcza bowiem niewiele ponad 3 litry farby, podczas gdy do pomalowania jego powierzchni bocznej Potrzeba już nieskończenie wiele litrów farby, no bo pamiętamy, że powierzchnia boczna miała pole nieskończone. Natomiast z drugiej strony każdy może sobie pomyśleć, że jeżeli wypełnimy po brzegi róg Gabriela farbą, zużyjemy niewiele ponad 3 litry tej farby, ale później wylejemy farbę z rogu, no to mamy pomalowaną całą powierzchnię wewnętrzną rogu. A przy nieskończenie małej grubości rozważanego płata powierzchniowego możemy utożsamić powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną. Także z drugiej strony możemy pomalować powierzchnię zewnętrzną rogu Gabriela bardzo małą ilością farby. Ludzie od zawsze zastanawiali się, jak to jest możliwe. Nie tylko matematycy. Dobrze, może nie od zawsze. W końcu... Paradoks malarza to jest pierwsza połowa XVII wieku. No i jeszcze gratka dla prawdziwych koneserów, dla tych, którzy uwielbiają liczyć, dla tych, którzy zastanawiali się, dlaczego wykorzystaliśmy jakąś sztuczkę, która pozwoliła oszacować wartość całki, zamiast tą całkę policzyć. Jak się Państwo domyślacie, policzenie tej całki wcale nie jest proste, ale oczywiście jest możliwe. Przypominam Wam, że w bardzo wielu sytuacjach, gdy pod całką znajduje się jakiś pierwiastek, dość dobrym sposobem na policzenie całki jest podstawienie za pierwiastek nowej zmiennej. My dokładnie tutaj to robimy. Wyznaczamy x, różniczkujemy obustronnie, powstałe w ten sposób równanie. Po podstawieniu i po uproszczeniu okazuje się, że dostajemy bardzo prostą funkcję wymierną, którą już możemy całkować standardowymi metodami. Ja tutaj, jak Państwo widzą, kwestie dzielenia, a potem rozkładu funkcji wymiernej na ułamki proste załatwiłem, jakby to powiedzieć, metodą szkolną. Natomiast oczywiście Państwo mogą stosować wszystkie metody poznane na kursie algebry, ale także możecie przecież stosować narzędzia matematyczne typu Wolfram Alpha, który to za Was załatwi. Jak Państwo widzą, wynik nie jest specjalnie reprezentacyjny, dlatego nawet nie będę usiłował pisać tutaj całki oznaczonej. O przechodzeniu do granicy nie wspomnę, no ale oczywiście, jak się domyślamy, po wykonaniu tych czynności wynik musiałby być identyczny. Proszę Państwa, rachunki tutaj są ważne. Dla nas tak naprawdę ważne jest to, co się właśnie w końcówce tego przykładu wydarzyło. Zauważcie, że my w tym przykładzie istotnie zmniejszyliśmy funkcję podcałkową i z nierówności dla wartości funkcji wyciągnęliśmy wniosek o analogicznej nierówności dla całek. Oczywiście obie funkcje były całkowalne na przedziale od jednego do nieskończoności, więc obie całki istniały, natomiast zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz, a mianowicie o ile nierówność dla funkcji była nierównością ostrą, o tyle w odniesieniu do całek musieliśmy już napisać nierówność słabą. Dlaczego? Dlatego, że w istocie tutaj będziemy korzystać z równości. Obie wartości całek są identyczne. Obie całki są rozbieżne do nieskończoności. Mili Państwo, w bardzo wielu sytuacjach technicznych okazuje się, że nie ma znaczenia, ile dokładnie wynosi wartość całki. Ważne dla nas jest natomiast to, czy całka jest Zbieżna czy jest rozbieżna do nieskończoności? I rozumowanie podobno do tego, które przeprowadziliśmy przed momentem, będziemy bardzo często stosować. Możemy sformułować to jako kryterium porównawcze zbieżności całych niewłaściwych. Jeżeli zachodzi nierówność dla funkcji, funkcja f ma wartości nie większe niż funkcja g oraz obie funkcje są całkowalne na danej półprostej, no to z nierówności dla funkcji wynika analogiczna nierówność dla całek. Uzasadnienie myślę, że bardzo ładnie Państwo widzą na tym rysunku. No w końcu wartości całek związane są z wartościami pól pod odpowiednimi krzywymi. Od razu powiedzmy, jakie to twierdzenie ma konsekwencje. Jeżeli całka, która jest napisana po lewej stronie nierówności, jest rozbieżna do nieskończoności, to całka z funkcji g, która jest nie mniejsza od całki z funkcji f, też musi być rozbieżna do nieskończoności. Z drugiej strony, jeżeli całka z funkcji g będzie rozbieżna do minus nieskończoności, a całka z funkcji f jest nie większa od niej, no to ona też musi być rozbieżna do minus nieskończoności. No ale także możemy wyciągnąć pewne wnioski o zbieżności całek. Oczywiście, jeżeli funkcja f nie przekracza funkcji g oraz funkcja g ma całkę zbieżną, to wcale nie oznacza, że całka w tym samym przedziale z funkcji f także musi być zbieżna. Dlaczego? Bo może się okazać, że całka z funkcji f jest rozbieżna do minus nieskończoności. No ale jeżeli powiemy, że mamy do czynienia z dwiema funkcjami nieujemnie określonymi, f i g, są jednocześnie większe od zera, no to zauważcie, że z jednej strony nie ma takiej możliwości, żeby całka z funkcji f była rozbieżna do minus nieskończoności, a z drugiej strony ustrzeżemy się również przed możliwością, że całka z funkcji f jest rozbieżna, w sensie nieistnienia granicy. Analogicznie, jeżeli funkcja f nie przekracza funkcji g, ale obie są niedodatnie, natomiast ta mniejsza funkcja jest związana z całką niewłaściwą zbieżną, no to całka z funkcji g także będzie zbieżna. Oczywiście obie te całki będą miały wartości ujemne. Myślę, że to są na tyle proste rzeczy, że nie musimy się tego uczyć na pamięć, ale właśnie zapamiętajmy te własności jako wnioski stwierdzenia, które zostało przedstawione jako kryterium porównawcze dla całek. Dodam jeszcze, że no oczywiście tutaj wszystko wyraziłem dla całki pierwszego rodzaju od a do nieskończoności, ale to kryterium jest prawdziwe dla całek niewłaściwych dowolnego typu. No dobrze, jeżeli kryterium porównawcze, to my musimy wiedzieć, z czym należałoby porównywać odpowiednie całki. No i w bardzo wielu sytuacjach Wygodnie jest całkę porównywać z całką z funkcji 1 przez x do potęgi p tej. Niech p będzie większe od 0, oczywiście pamiętamy, jeżeli p jest równe 1, to wtedy mamy całkę niewłaściwą, rozbieżną do nieskończoności. A więc załóżmy jeszcze, że p jest różne od 1. Jeżeli policzymy tą całkę z definicji, oczywiście funkcja podcałkowa to jest x do potęgi minus p tej, mamy zwiększyć wykładnik o 1 i podzielić przez ten wykładnik przy szukaniu pierwotnej, a więc tego typu pierwotną rozważamy teraz w granicach od a do t. No i zauważcie Państwo, że dostajemy granicę wyrażenia t do potęgi 1 minus p przez 1 minus p odjąć pewną stałą. No i teraz, jeżeli chcemy sobie zagwarantować, że całka będzie zbieżna, a pamiętamy, że t dąży do nieskończoności, to musimy zadbać o to, żeby wykładnik potęgi przy t, 1 minus p, był ujemny, żeby to te tak naprawdę znalazło się w mianowniku i tam dążyło do nieskończoności. Wtedy ta granica, którą napisaliśmy na górze, a właściwie Powiedzmy, odjemnik będzie równy 0. A więc 1 minus p ma być ujemne, co oznacza, że całka od a do nieskończoności z funkcji 1 przez x do p jest zbieżna wtedy i tylko wtedy, gdy p jest większe od 1. Jeżeli p należy do przedziału od 0 do 1 włącznie, wtedy mamy rozbieżność całki do nieskończoności. Podobnie mogą Państwo przeprowadzić rozumowanie dla całki niewłaściwej drugiego rodzaju. Pamiętamy jednak, że teraz liczymy granicę przy epsilonie dążącym do zera i skoro epsilon dąży do zera, to musimy zadbać o to, aby ten epsilon, podczas gdy będziemy liczyć granicę, znajdował się w liczniku. Wtedy odjemnik, który tutaj jest napisany, będzie równy 0. A mianowicie 1 minus P ma być teraz większy od zera, czyli P należy do przedziału od 0 do 1. Łącząc to oczywiście z informacją, że całka od 0 do a z 1 przez x jest rozbieżna do nieskończoności, mamy kryterium, które powie, że jeżeli P jest w przedziale obustronnie otwartym od 0 do 1, mamy do czynienia z całką zbieżną. No oraz z całką rozbieżną do nieskończoności, jeżeli p jest większe równe 1. No to już wiemy z czym porównywać całki. Rozważmy zatem teraz kilka prostych przykładów. Zaczniemy od całki od 2 pi do nieskończoności 2 plus sinus x przez pierwiastek z x. Mieli Państwo, całka niewłaściwa pierwszego rodzaju. I od razu zauważamy, że w liczniku mamy funkcję ograniczoną, a w mianowniku x do potęgi jednej i drugiej. Badając zbieżność całki w oparciu o kryterium porównawcze, my musimy najpierw zastanowić się, czy mamy do czynienia z całką zbieżną, czy rozbieżną do nieskończoności. Dlatego, że od tego naszego spostrzeżenia będzie zależało, w jaki sposób będziemy szacować funkcję podcałkową. Tutaj, jak się Państwo domyślacie, kryterium z P, które mówiło, że jeżeli rozważam całkę niewłaściwą pierwszego rodzaju z funkcji 1 przez x do potęgi jednej drugiej, no to będziemy mieli do czynienia z całką rozbieżną do nieskończoności. A więc pewnie niewiele zmieni napisanie jakiejkolwiek funkcji ograniczonej w liczniku. Spodziewamy się zatem, że nasza całka będzie rozbieżna do nieskończoności. Jeśli tak, no to musimy oszacować wartości funkcji podcałkowej z dołu. W jaki sposób? No najlepiej wziąć najmniejszą możliwą wartość sinusa na przedziale od 2 pi do nieskończoności, czyli minus jedynkę. No i w tym momencie mamy już oszacowanie. Akurat tak tutaj ten przykład został dobrany, żeby ładnie Państwu wyszedł wynik 1 przez pierwiastek z x, a więc 1 przez x do potęgi jednej drugiej. I żeby nie było wątpliwości, że po napisaniu analogicznej nierówności zachodzącej już dla całek niewłaściwych, całka, ta większa napisana tutaj po prawej stronie, będzie rozbieżna do nieskończoności, a zatem całka, którą szacujemy, także będzie rozbieżna do nieskończoności. A ten przykład... Państwo, to nie ma znaczenia, czy całkujemy na przedziale od minus nieskończoności do zera, czy od dziesięciu do nieskończoności. Ważne jest to, że badamy całkę niewłaściwą pierwszego rodzaju. Jak przyjrzą się Państwo funkcji podcałkowej, znowu okaże się, że licznik jest funkcją ograniczoną na badanym przedziale, natomiast mianownik jest funkcją kwadratową. A więc jeżeli ktoś skojarzy to z kryterium z p, no to powie, że tutaj p będzie pewnie równe 2, a zatem spodziewam się całki zbieżnej. Jeśli tak, no to rzecz jasna musimy oszacować wartości naszej funkcji podcałkowej z góry przez taką funkcję, co do której już będziemy mieli pewność, że całka z tej funkcji na przedziale od minus nieskończoności do zera będzie całką zbieżną. Zauważcie, że mamy do czynienia z funkcją podcałkową, która jest dodatnio określona, a więc arkus tangens x do kwadratu przez x kwadrat plus 1 jest z jednej strony większe niż 0, ale z drugiej strony, oczywiście szacując z góry, możemy zamiast wartości funkcji arkus tangens, jakiegokolwiek argumentu, pisać granice w nieskończoności tej funkcji, a więc w tym wypadku pi przez 2. Tak? No i jeżeli jeszcze zmniejszymy mianownik, odejmując jedynkę, no to zwiększymy cały ułamek. A zatem z nierówności dla funkcji możemy teraz już wyciągnąć wniosek o analogicznej nierówności zachodzącej dla całek z tych funkcji? No a kojarząc wartość całki szacującej naszą całkę z góry, z kryterium z P, no tutaj oczywiście każdy widzi P równa się 2, jest większe od jednego, a zatem ta całka szacująca, naszą całkę z góry będzie skończona, będzie ona zbieżna, a zatem zbieżna także musi być całka wyjściowa. Czasem mogą mieć Państwo pewne wątpliwości, szczególnie na, na początku, kiedy nie mamy jeszcze dużego doświadczenia w tej materii. Niemniej pierwsza rzecz Zwracajmy uwagę na to, jakiego typu całka niewłaściwa jest napisana, a po drugie, z jakiego typu funkcją podcałkową mamy do czynienia. Tutaj, całka niewłaściwa drugiego rodzaju. Teraz, jeżeli popatrzą Państwo na licznik, okaże się, że na przedziale od 0 do 1, znowu jest to bardzo przyzwoita funkcja ograniczona. A zatem tak naprawdę ważne dla nas będzie mianownik. Znowu napisałem Państwu pierwiastek z x. P równa się jedna druga. Spodziewamy się zatem, że będziemy mieli do czynienia z całką zbieżną. A jeśli tak, to funkcję podcałkową musimy ograniczyć z góry przez pewną funkcję, co do której już nie będzie wątpliwości, że jej całka będzie skończona. No to co? wpisuje możliwie największą wartość funkcji e do x na przedziale od 0 do 1, czyli e, zamiast e do x. No i już z tej nierówności dla funkcji mogę spokojnie wyciągnąć wniosek o analogicznej nierówności zachodzącej dla całek. Z tym, że teraz zwróćcie uwagę na to, że o ile nierówność dla funkcji była napisana jako nierówność słaba, dlaczego? Dlatego, że ona musiała być Prawdziwa dla każdego punktu z przedziału od 0 do 1, a w jedynce właśnie zachodzi równość. O tyle funkcja podcałkowa jest poza jedynką zdecydowanie mniejsza niż funkcja, którą w tej chwili napisaliśmy jako funkcję szacującą. W związku z tym nikt nie będzie miał wątpliwości, że możemy spokojnie napisać ostrą nierówność zachodzącą dla całek. No bo po prostu... Pole związane z całką wyjściową będzie mniejsze niż pole związane z tą całką, która tutaj szacuje naszą całkę z góry. No i oczywiście kryterium z P, dla P równego 1, 2, dla całki niewłaściwej drugiego rodzaju powie, że mamy do czynienia z całką zbieżną, szacującą naszą całkę z góry, a zatem nasza całka także musi być całką zbieżną. Mieli Państwo na zakończenie tej części opowieści jeszcze dwa przykłady dla koneserów. No, takie ciekawsze przykłady myślę też są potrzebne na naszym wykładzie. Może nie będą to przykłady na egzamin, na ocenę celującą, ale zawsze już coś ciekawego będzie się w nich działo. Przyjrzyjcie się Państwo funkcji podcałkowej logarytm kwadrat przez x plus 1. Prawdę mówiąc, patrząc na tą całkę niewłaściwą, Mogą Państwo mieć wątpliwości, czy w ogóle na przykład zachodzi warunek konieczny jej zbieżności. No bo prawdopodobnie, jakbyście policzyli pochodną, zaraz się okaże, że od pewnego miejsca funkcja podcałkowa jest funkcją ściśle malejącą. Natomiast jaka jest granica tej funkcji w nieskończoności? No, rzecz jasna, moglibyśmy tę granicę policzyć choćby licząc ją dwa razy przez części. Okaże się, że granica wynosi zero. No dobrze, tylko czy funkcja na tyle szybko dąży do tego zera w nieskończoności, żeby można było mówić o zbieżności całki? Nie wiem, co sugeruje ten rysunek. Pewnie nie każdy będzie mógł, rozważając dany przykład, dysponować od razu rysunkiem. W związku z tym popatrzmy jeszcze raz na funkcję podcałkową i pomyślmy sobie tak, że... Gdybyśmy się pozbyli drugiego składnika sumy zmianownika, gdybyśmy nie mieli tam jedynki, to właściwie ta całka nadawałaby się do policzenia z definicji. No bo wtedy za logarytm podstawilibyśmy nową zmienną i tak naprawdę mielibyśmy całkę z kwadratu nowej zmiennej. To chyba sugeruje, że nie spodziewamy się tutaj zbieżności całki. Raczej myślimy o całce rozbieżnej do nieskończoności. A jeśli tak, to chcemy naszą funkcję podcałkową oszacować z dołu przez pewną mniejszą funkcję, co do której już będziemy mieć pewność, że rozważana całka niewłaściwa pierwszego rodzaju od 1 do nieskończoności z tej właśnie funkcji będzie całką rozbieżną do nieskończoności. No i oczywiście ja nie mogę tej jedynki tak po prostu sobie usunąć, bo wtedy okazałoby się, że mamy szacowanie nie z tej strony, co należy. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać mniej, musimy podzielić przez więcej. Wystarczy zatem zamiast jedynki napisać argument x. Więc mamy 2x w mianowniku. No i teraz już każdy powie, że po skorzystaniu z definicji całki niewłaściwej otrzymujemy dokładnie to, o czym wspomniałem Państwu na samym początku. Za logarytm podstawiamy nową zmienną. Pamiętam oczywiście o konieczności zmiany granic całkowania. No i jeżeli policzymy pierwotną funkcję, okaże się, że granica, którą mamy policzyć, będzie nieskończona. A jeśli tak, no to nasza rozważana całka musi być całką rozbieżną do nieskończoności, dlatego że całka, nie większa od niej i już jest rozbieżna do nieskończoności. Jeszcze jeden podobny przykład. Tym razem popatrzcie Państwo na całkę, znowu niewłaściwą, pierwszego rodzaju, ale teraz z funkcji 1 przez x razy logarytm kwadrat x plus x. Znowu przykład. Tak napisałem, żeby... Przez chwilę zastanowili się Państwo, z czym my tutaj mamy do czynienia. Czy mamy do czynienia z całką zbieżną, czy z całką rozbieżną do nieskończoności? Czym ten przykład z grubsza rzecz ujmując różni się od przykładu poprzedniego? Przeniosłem kwadrat logarytmu do mianownika. A jeśli tak, to chyba już Państwo myślą sobie, że jeśli uda nam się usunąć w jakiś sposób ten drugi składnik sumy w mianowniku, czyli usunąć tego x, to całkę policzymy przez dokładnie to samo podstawienie, co poprzednio, tylko że tym razem po tym podstawieniu będziemy rozważać funkcję 1 przez kwadrat nowej zmiennej, a ponieważ jest to całka niewłaściwa pierwszego rodzaju, więc ten kwadrat logarytmu Zadecyduje o tym, że będziemy mieli do czynienia z całką zbieżną. Tego typu rozumowanie prowadzi nas do wniosku, że powinniśmy oszacować wartości naszej funkcji z góry, co właśnie robię, i z nierówności dla wartości funkcji wyciągnąć wniosek o nierówności dla całek, dla całek niewłaściwych od E do nieskończoności. No, oczywiście. Jeżeli zrezygnuję z tego dodanego x w mianowniku, otrzymam większą funkcję, bo będę dzielił przez mniej. Także nierówność oczywiście jest poprawna. Natomiast sama całka, najpierw stosujemy definicję, później stosujemy podstawienie, no i pamiętając o konieczności zmiany granic całkowania w całce oznaczonej, uzyskujemy dość wygodną do obliczeń, Całkę oznaczoną, liczymy pierwotną, minus 1 przez t, wzięta w odpowiednich granicach. Proszę zauważyć, t dąży do nieskończoności, logarytm z t dąży do nieskończoności, ale on jest w mianowniku, więc granica jest równa 1. No i teraz oczywiście zauważają Państwo, że ze zbieżności tej większej całki wynika zbieżność naszej całki wyjściowej. Myślę, że to jest dobry moment, żeby polecić Państwu jeszcze jedno narzędzie służące do badania zbieżności całek niewłaściwych, a mianowicie kryterium ilorazowe. To kryterium znowu będzie wyrażone dla całek niewłaściwych pierwszego rodzaju od A do nieskończoności, natomiast jest ono prawdziwe również dla innych całek niewłaściwych, ponieważ w kryterium tym rozważamy pewną granicę. Granicę będziemy musieli liczyć w punktach osobliwości tych całek. Czym to kryterium będzie się różniło od kryterium porównawczego? Czym jego zastosowanie będzie się różniło od zastosowania kryterium porównawczego? Otóż, mieli Państwo, pamiętacie, że kryterium porównawcze wymagało od nas takiej wstępnej analizy, takiego swoistego etapu zgadywania, czy mam do czynienia z wyjściową całką zbieżną czy rozbieżną do nieskończoności. Od tej decyzji zależało bowiem, z której strony należy szacować funkcję podcałkową i jaką nierówność napisać. Tutaj tego nie będzie, ale coś za coś. To kryterium z kolei przewidziane jest dla osób, które potrafią obliczać granice i mają pewną wyobraźnię w tym zakresie. To znaczy potrafią przewidzieć, jak należy zmodyfikować funkcję, którą rozważamy, aby granica tej funkcji była skończona. Jak brzmi kryterium? Jeśli funkcje f i g są obie dodatnie albo obie ujemne i obie te funkcje są całkowalne na danym przedziale, w tym wypadku od a do nieskończoności, co więcej, jeśli one spełniają warunek granica w punkcie osobliwości, czyli w tym momencie granica w nieskończoności ilorazu funkcji f przez g, albo g przez f, co na jedno wychodzi, jest skończona, i niezerowa, no tutaj oczywiście też dodatnia, to wtedy obie całki niewłaściwe z funkcji f, ale też z funkcji g są jednocześnie albo zbieżne, albo rozbieżne do nieskończoności. Oczywiście, jeżeli pomyślą sobie Państwo o funkcjach monotonicznych, to mogą sobie Państwo myśleć, że to kryterium wskazuje tak naprawdę jak szybko funkcje dążą do zera i czy dążą do zera w tym wypadku w nieskończoności w odpowiednim tempie? Jeśli tak, no to spodziewam się granicy skończonej. Proszę zauważyć, że dla całki niewłaściwej pierwszego rodzaju, jeżeli zapytam o granicę w nieskończoności. Granica f -a i granica g musi być równa 0, więc de facto mam tutaj do czynienia z wyrażeniem nieoznaczonym. Ale wartość tej granicy równa 0 wskazywałaby na to, że licznik mimo wszystko o wiele szybciej dąży do zera niż mianownik w nieskończoności. Podobnie jeżeli zmienimy kolejność licznika i mianownika, dostaniemy nieskończoność. Także skończoność tej granicy powie nam że obie funkcje f i g maleją do zera, bądź rosną, jeżeli są funkcjami ujemnymi, w podobnym tempie. Spróbujmy zastosować to kryterium w kilku prostych przykładach. Oczywiście, jeżeli funkcją podcałkową jest kwadrat sinusa, jakiegokolwiek argumentu, to Państwo się zastanawiacie, jaką funkcję wziąć, aby po w skonstruowaniu ilorazu granica, w tym wypadku popatrzmy na punkt osobliwości całki, granica w nieskończoności była skończona. O Myślę, że każdy z Państwa już zauważył, że prawdopodobnie chodzi o kwadrat funkcji 1 przez x. Dlaczego? No bo oczywiście jak napiszę iloraz f przez g, to jego granica od razu nam się kojarzy z granicą, z sinusa x przez x w zerze, prawda? 1 przez x jest argumentem tej funkcji dłużącym do zera, a więc mamy do czynienia z granicą skończoną. No i teraz oczywiście każdy powie, że całka z funkcji g jest całką zbieżną, na to wskazuje kryterium z p, a zatem całka wyjściowa także jest całką zbieżną. A jeżeli weźmiemy arcus sinus podniesiony do kwadratu w mianowniku, ale tym razem całkę niewłaściwą rodzaju drugiego? Myślę, że już wymyślili Państwo, jaką funkcję g należy napisać. No przecież chodzi dokładnie o to samo, bo będziemy liczyli bardzo podobną granicę. Oczywiście pamiętamy, że arcus sinus x przez x w zerze ma granicę równą 1, a więc także x przez arkus sinus x w zerze ma granicę równą 1. Także obie całki, całka od 0 do 1 z f i całka od 0 do 1 z g, są jednocześnie zbieżne albo rozbieżne do nieskończoności. No ale ponieważ kryterium z p, gdzie tutaj p jest równe 2 większe od 1, powie, że całka z funkcji g jest rozbieżna do nieskończoności, to także mamy rozbieżność do nieskończoności naszej całki wyjściowej. Myślę, że to są łatwe przykłady. Ten też nie jest trudny, bo patrząc na kosinus, który jest funkcją ograniczoną, i na funkcję x oraz x kwadrat, już tak naprawdę Państwo wiecie, czy mamy do czynienia z całką zbieżną czy z całką rozbieżną, ale tak naprawdę ten iloraz, x w pierwszej i w drugiej potędze sugeruje, jaką funkcję g należałoby rozważać. Oczywiście, jeżeli w tej chwili napiszemy granicę, to granica ta jest skończona i całka z f -a i całka z g są jednocześnie zbieżne albo rozbieżne. No i teraz tylko odrobinka uwagi, a mianowicie pamiętajmy o tym, że możemy mieć do czynienia z funkcjami, które są albo dodatnio, albo ujemnie określone na danym przedziale. Tutaj oczywiście na przedziale od minus nieskończoności do minus pi mamy do czynienia z funkcją ujemną. Także w szczególności funkcja 1 przez x przyjmuje tylko i wyłącznie argumenty ujemne, a więc całka jest rozbieżna do minus nieskończoności. Podobnie rozbieżna do minus nieskończoności będzie nasza całka wyjściowa. A taki przykład też nie wydaje się specjalnie trudny, dlatego, że najprawdopodobniej już Państwo zauważacie, że jeżeli rozważymy funkcję podcałkową i pozbędziemy się dwójki w wykładniku potęgi w mianowniku, to otrzymamy granicę skończoną no to oczywiście musimy podzielić f przez 1 przez x do kwadratu. To pozwoli nam zredukować to wyrażenie do tej pożądanej postaci. No a teraz będziemy mieli granicę ze znanej funkcji 1 plus 2 przez x do potęgi x tej. No i oczywiście jest to jedno z tych wyrażeń nieoznaczonych, których granice rozważaliśmy w pierwszym semestrze każdy z Państwa z pewnością pamięta, że granica ta jest skończona. No tutaj wynosi e do kwadratu. A zatem znowu kryterium ilorazowe powie, że obie całki, całka z f i całka z g, są jednocześnie zbieżne albo jednocześnie rozbieżne do nieskończoności. I jak tutaj to będzie wyglądało? No oczywiście całka z funkcji g jest zbieżna. Każdy widzi kryterium z p, mówi o tej zbieżności, więc... Całka wyjściowa też musi być zbieżna. Jeszcze jeden przykład. Ten powiedziałbym w miarę łatwy. Oczywiście wszystkie przykłady, które tutaj Państwu piszę, staram się, żeby były podobne do przykładów, które pojawiają się na liście ogólnouczelnianej. Także proszę się nie dziwić, że obracamy się wokół bardzo podobnych funkcji. Mamy do czynienia z całką niewłaściwą drugiego rodzaju. I myślę, że odkrycie, jaka funkcja g powinna być tutaj rozważona teraz już, nie jest dla nikogo problemem. Oczywiście, jeżeli za g przyjmiemy 1 przez trzeci pierwiastek z x, będziemy rozważać trzeci pierwiastek z granicy ilorazu x przez sinus x. Ta granica będzie skończona. Zauważcie Państwo, tak jak powiedziałem Państwu na początku o tym kryterium ilorazowym, dysponując pewnym wyrażeniem, Musimy się zastanowić, jak je zmodyfikować, żeby po policzeniu granicy w odpowiednim punkcie ta granica była skończona. Co domnożyć? Przez co podzielić? Tak? Tutaj kryterium z P wskazuje na zbieżność całki, bo oczywiście P jest równa 1 trzecia, a pamiętacie Państwo, że dla całki drugiego rodzaju każda wartość P z przedziału obustronnie otwartego od 0 do 1 gwarantowała nam tą zbieżność. No, także również zbieżna jest nasza całka wyjściowa. Mili Państwo i ostatni przykład z tej serii. Ktoś mógłby powiedzieć, że bardzo podobny do poprzedniego, ale jednak mimo wszystko zdecydowanie trudniejszy. Dlaczego? Oczywiście zauważają Państwo, że punkt osobliwości całki znajduje się w górnej granicy całkowania. To jest przyczyna. A więc. Po pierwsze zwróćmy uwagę na to, że odpowiednią granicę będziemy liczyli w punkcie pi. Tam oczywiście sinus się wyzeruje. A więc myślę, że nie ma wątpliwości, że powinniśmy szukać funkcji g postaci 1 przez pierwiastek z czegoś, co w punkcie pi będzie się zerowało. No, jeśli tak sprawę postawię, to nikt nie ma wątpliwości, że pod tym pierwiastkiem powinno się znaleźć wyrażenie pi minus x. Dlaczego? No właśnie, tutaj działa ta wyobraźnia rachunkowa. Tutaj, jeżeli Państwo macie doświadczenia, jeżeli macie spory bagaż pewnych doświadczeń wyniesionych z analizy matematycznej 1, jeżeli posiadacie pewną sprawność rachunkową, to już wiecie, potraficie przewidzieć, w jaki sposób będzie wyglądało policzenie tego typu granicy. No a co ja mogę zrobić? Jeżeli x dąży do punktu pi z lewej strony poprzez wartości mniejsze od pi, no to oczywiście x minus pi będzie dążyło do zera poprzez wartości mniejsze od zera. Może dla wygody ja tutaj napiszę, że x minus pi to jest minus t i to minus t będzie dążyło do zera z lewej strony. Ale oczywiście z tego równania x minus pi równa się minus t, możemy szybciutko odgadnąć, że pi minus x to jest właśnie t, a argumentem sinusa będzie pi minus t, bo to jest właśnie ten x. No i teraz rzecz jasna stosujemy psory redukcyjne, ewentualnie posługujemy się rysunkiem, zauważamy, że musimy zmodyfikować wykres funkcji sinus poprzez, Odpowiednie przekształcenia, ale myślę, że wzory redukcyjne tutaj łatwiej się stosuje. No i granica, którą mamy policzyć, już robi się oczywista. tak? No i teraz pozostaje zapytać, a co się dzieje z całką z funkcji g? No bo kryterium ilorazowe w tym momencie już powiedziało obie całki. Całka na odpowiednim przedziale z f -a i całka na tym samym przedziale z g są jednocześnie Zbieżne albo jednocześnie rozbieżne do nieskończoności. o no, Którą z tych opcji wybrać? Myślę, że wygodnie będzie tutaj na przykład policzyć tą całkę z definicji. No ale ktoś równie dobrze mógłby postarać się korzystać z kryterium z P, chociaż zwróćcie uwagę na to, że tutaj mamy troszeczkę zmieniony argument. tak, Ten pierwiastek raczej wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z całką zbieżną, no bo to jest całka drugiego rodzaju, a argument pi x podniesiony jest do potęgi jednej drugiej. Ale tutaj myślę, że zamiast rozważać to w ten sposób, wygodnie jest dla tak prostego przykładu wykonać rachunek, policzyć całkę. Widzimy, że całka jest skończona, a zatem również skończona będzie całka wyjściowa. Jest ona zbieżna. Mili Państwo, chciałbym, żebyśmy ostatnie minuty naszego wykładu poświęcili na odrobinkę inne spojrzenie na całkę niewłaściwą. Na spojrzenie, które zaproponował augustin louis Cauchy, matematyk żyjący z grubsza rzecz ujmując w pierwszej połowie XIX wieku. Państwo znacie to nazwisko. Jeden z największych matematyków francuskich. No, Ale powiem to, co powiedziałem także o Eulerze. Jeden z największych matematyków świata. Jeden z najbardziej twórczych, rozpoznawalnych czy zasłużonych postaci matematyki światowej. No to on zapoczątkował precyzję i ścisłość rozumowań, to on wprowadził precyzyjne definicje wielu pojęć matematycznych, no ale także zmienił sposób patrzenia na metodologię badań z zakresu matematyki. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie z tego sprawę, ale na przykład matematyka włoska, która z grubsza rzecz ujmując zajmowała się w XVI wieku rozwiązywalnością równań wielomianowych, nie stosowała specjalnie żadnych wyszukanych znaczków matematycznych. Sposób notacji rozumowań matematycznych w bardzo wielu przypadkach wyglądał dokładnie tak samo jak w starożytności. Polegał na napisaniu eseju. Wszystko wyrażało się w formie zdań. To dopiero Euler w XVIII wieku zadbał o to, żeby w bardzo wielu miejscach powprowadzać odpowiednie symbole oznaczające pewne rzeczy. Tutaj, jeśli popatrzymy na Augustina Louis Cauchy, to on był jedną z pierwszych osób, która parła całą analizę matematyczną na bardzo precyzyjnie zdefiniowanych pojęciach. Na pojęciu ciągu, na pojęciu ciągłości funkcji. Dzięki temu dzisiaj uczą się Państwo takiej analizy matematycznej, a nie innej. Jakie zatem było spojrzenie koszjego na całkę niewłaściwą? My je dzisiaj nazywamy wartością główną całki niewłaściwej, czasem wartością główną całki niewłaściwej w sensie koszjego. Oznaczamy je przez dokładnie taką samą całkę, jaką pisaliśmy, tylko że przed nią znajdują się jeszcze dwie literki P i V od angielskiego the principal value. No, czasem jest to V, P, pewnie od francuskiego la valeur principal. Czym w takim układzie różni się pojęcie całki tutaj w sensie kosziego od tej całki, którą rozważaliśmy dotychczas? Proszę zwrócić uwagę na to, że obliczając całkę od minus do plus nieskończoności z funkcji F my w żaden sposób jej nie dzielimy. Liczymy granice przy t dążącym do nieskończoności całki od minus t do t. Podobnie, jeżeli popatrzymy na całkę niewłaściwą drugiego rodzaju, której punkt osobliwości znajduje się wewnątrz przedziału od a do b, to tutaj też Państwo odkryją, że wprawdzie obliczamy dwie granice, ale stosujemy ten sam symbol psilona, więc de facto granice te liczone są łącznie. Podczas gdy definiowaliśmy pojęcie całki niewłaściwej, powiedzieliśmy, że w obu tych przypadkach należałoby podzielić całkę, a następnie każdą z tych całek policzyć osobno. Tu jest właściwie ta główna różnica pomiędzy wartością główną całki, a całką niewłaściwą. Powiedzmy jeszcze, że jeżeli istnieje całka niewłaściwa no istnieje to znaczy jest zbieżna albo rozbieżna do nieskończoności to istnieje także całka niewłaściwa w sensie wartości głównej. No i jeszcze jedna rzecz, a mianowicie istnienie całki w sensie wartości głównej wcale nie gwarantuje istnienia całki niewłaściwej w zwykłym sensie. Myślę, że jak zobaczymy kilka przykładów, to Pewne rzeczy zrobią się dla Państwa oczywiste. Badamy całkę od minus do plus nieskończoności z funkcji 2x przez 1 plus x kwadrat w sensie wartości głównej. Cóż mamy uczynić? Stosujemy tą definicję, którą przed momentem Państwu pokazałem. Liczymy granicę przy t dążącym do nieskończoności od minus t do t. Zwróćcie uwagę na to, że mamy do czynienia z funkcją podcałkową, która jest funkcją nieparzystą, a zatem rzecz jasna, każda całka oznaczona na przedziale symetrycznym względem zera będzie równa 0. Proszę się zatem nie dziwić, że de facto liczymy tutaj granicę funkcji tożsamościowo równej 0. No więc oczywiście istnieje ta całka w sensie wartości głównej kosz Natomiast jeżeli popatrzymy na nią w tradycyjny sposób, to sytuacja będzie wyglądała troszeczkę inaczej. A mianowicie, po pierwsze musimy znaleźć jakiś punkt podziału. Myślę, że tutaj zero będzie zupełnie na miejscu. Ale teraz każdą z tych dwóch całek musimy policzyć osobno. Zwróćcie uwagę, że z jednej strony dolna granica całkowania pierwszej całki a z drugiej godna granica całkowania drugiej całki dążą do nieskończoności odpowiednio ujemnej i dodatniej. Ale ja tutaj specjalnie użyłem dwóch różnych literek S i T, żeby komuś nie wpadło do głowy, że granica sumy jest sumą granic i w związku z tym moglibyśmy połączyć te całki w jedną, Tak? No więc wtedy byśmy rozważali właściwie całkę w sensie wartości głównej Kosziego. Tutaj każdą z tych granic trzeba policzyć osobno. No i oczywiście pierwotne dokładnie takie same jak przed momentem. Natomiast proszę zauważyć, że ostatecznie dostajemy granicę funkcji, przepraszam, że to powiem, dwóch zmiennych S i T. I ta granica nie istnieje. Jak się o tym przekonać? Ja wiem, że to jest troszeczkę niezręczna sytuacja, dlatego że jeszcze nie mówiliśmy o funkcjach dwóch zmiennych, chociaż w dalszej części tego kursu oswoicie się Państwo z funkcjami wielu-zmiennych i nie będzie to dla Państwa żadną sensacją. Natomiast teraz powiem tak trochę na wyrost, że oczywiście definicję hajnego, którą już dzisiaj stosowaliśmy w celu pokazania nieistnienia pewnych granic, równie dobrze możemy stosować dla funkcji dwóch zmiennych. Proszę jednak wyobrażać sobie to w sposób następujący. Dziedziną funkcji dwóch zmiennych jest zbiór punktów na płaszczyźnie. A więc jeżeli mówimy o argumentach funkcji, mamy na myśli punkty, takie punkty dwuwymiarowe. Jeżeli teraz wspomnę o ciągu punktów, Ciągu argumentów funkcji dążących do jakiegoś argumentu mam na myśli ciąg punktów na płaszczyźnie dążący do pewnego punktu na płaszczyźnie. No dobrze, wyposażeni w tą wiedzę pewnie nie będziemy teraz już mieli żadnych kłopotów, bo rzecz jasna, pytamy o to, jak zachowuje się nasza funkcja w punkcie. No takim niewłaściwym, powiedziałbym, nieskończoność minus nieskończoność. tak X miał dążyć do nieskończoności, a Y miał dążyć do minus nieskończoności. Mamy wskazać dwa ciągi argumentów, zbieżne właśnie oba do tego punktu niewłaściwego, takie, żeby ciągi wartości funkcji zbiegały do różnych granic. Wtedy pokażemy, że rzeczywiście rozważana granica nie istnieje. Jeżeli Państwo przyjrzeli się już, jak wyglądają wartości funkcji na tych dwóch zaproponowanych przeze mnie ciągach argumentów, pierwszy n minus n, drugi n kwadrat minus n, no to już zauważyli Państwo z całą pewnością, że mamy do czynienia z jednej strony z ciągiem stałym, stale równym 0, a z drugiej strony mamy do czynienia z ciągiem który dąży przy e nie dążącym do nieskończoności, do nieskończoności. A zatem dostajemy dwie różne granice. Z definicji Heinego uzasadniliśmy za tym, że nasza rozważana granica rzeczywiście nie istnieje. A teraz inny przykład. Znowu w pewien sposób wracamy do tego pierwszego przykładu, który rozważaliśmy na tym wykładzie, a mianowicie funkcja podcałkowa 1 przez x, ale teraz badana na przedziale od minus 1 do 2. No, mili Państwo, proszę pomyśleć sobie tak, w sensie wartości głównej. Rzecz jasna, punkt osobliwości jest w zerze, w związku z tym muszę policzyć granicę w zerze, a tutaj funkcja, której badamy granicę, jest dwuskładnikową sumą, Pierwsza całka od minus 1 do minus epsilon, druga od epsilona do 2. Rzecz jasna, każdy oblicza pierwotną. Każdy łatwo zauważa, jak wyglądają różnice wartości pierwotnej w danych punktach. Logarytm z epsilona nam się upraszcza i dostajemy logarytm z dwóch. A więc mamy do czynienia z całką zbieżną w sensie wartości głównej kosz Natomiast pewnie nikt nie będzie zdziwiony, jak powiem, że chyba jesteśmy skazani na porażkę, gdybyśmy chcieli uzasadnić, że ta całka będzie w zwykłym sensie zbieżna. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, jeśli Państwo pozwolą, ja z jednej strony używam argumentu epsilon, a z drugiej strony używam argumentu delta. Po co? No właśnie, żeby zbyt szybko suma granic nie okazała się granicą sumy rozważanych funkcji i żeby nam się wszystko nie upraszczało. Jeżeli tego nie zrobimy, dostaniemy w efekcie logarytm z dwóch plus granicę znowu funkcji dwóch zmiennych, logarytm naturalny z epsilon przez deltę, przy czym jednocześnie epsilon i delta dążą do zaraz dodatniej strony. No i rzecz jasna, znowu z definicji hajnego Musielibyśmy uzasadnić precyzyjnie, że ta granica nie istnieje. Musimy wskazać dwa ciągi argumentów zbieżne do punktu 0,0, takie, żeby ciągi wartości funkcji skomponowane dla tych dwóch ciągów dążyły do różnych granic. No Tutaj rzeczywiście tak się dzieje. Tak dobrałem te argumenty, aby ciągi wartości funkcji były ciągami stałymi, z jednej strony stale równy 0, z drugiej strony ciąg stale równy 1. A zatem znowu definicja hejnego pozwala nam uzasadnić, że badana całka jest rozbieżna, no, w sensie nieistnienia granicy. Trochę być może niepokoi Państwa ten logarytm z dwóch, który uzyskaliśmy, licząc wartość główną tej całki. Proszę zwrócić uwagę na to, że różnica w obliczeniu Całki w zwykłym sensie i w sensie wartości głównej polega na tym, że no, wyobraźmy sobie, że tutaj znajdujemy się w początku układów współrzędnych i obliczając obie całki, całkę na przedziale od minus 1 do 0 i całkę od 0 do 2, przesuwamy się po osi argumentów odpowiednio w lewo albo w prawo. I teraz obliczając całkę w sensie wartości głównej, Odchodzimy od tego zera dokładnie w tym samym tempie. Natomiast jeżeli liczymy ją w zwykłym sensie, możemy w różnym tempie oddalać się w lewo i w prawo od zera. To wpływa na wartość granicy, którą mamy policzyć. No, zwróćcie Państwo uwagę, że wartość główna właściwie pozwala nam powiedzieć tak. Te pola zaznaczone na niebiesko, Rozumiane w sensie całki jako z jednej strony dla całki z funkcji dodatnio określonej jako pole pod krzywą, a z drugiej strony jako minus wartość pola nad krzywą dla całki od minus 1 do 0. Te pola w sensie wartości głównej się upraszczają. Zostaje tylko ten czerwony fragment, który jest różnicą pomiędzy tymi dwoma polami z lewej i z prawej strony zera. A jak Państwo policzą tą całkę związaną z czerwonym fragmentem rysunku, oczywiście wyjdzie ten logarytm z dwóch, który już wcześniej uzyskaliśmy. No dobrze, wiedząc tyle, ile wiemy, czy ta całka jest całką zbieżną? A czy ona jest zbieżna w sensie wartości głównej koszego? Odpowiedzcie sobie Państwo na te pytania. I mam nadzieję, że za chwileczkę okaże się, że dobrze pomyśleliście. Oczywiście, jeżeli mam liczyć tą całkę w zwykłym sensie, no to muszę gdzieś ją podzielić. Ja ją podzielę tym razem w punkcie pi przez 2 Po co? Po to, żeby za chwileczkę pierwotna lepiej wyglądała. Żeby granica funkcji była granicą prostszej funkcji. Różnica kosinusów w punkcie T i w punkcie S, przy czym jednocześnie T i S dążą do nieskończoności. Znowu łatwo mogą Państwo pokazać, stosując ten sam chwyt, co poprzednio stosowaliśmy, że granica ta nie istnieje. Znowu wskazuję dwa ciągi argumentów, zbieżne tym razem do punktu nieskończoność, nieskończoność, no, ale takiego, żebyśmy byli w stanie rozpoznać wartości ciągu wartości funkcji. No więc tutaj, jeżeli weźmiemy z jednej strony 2 np, a z drugiej strony pi drugich plus 2 np, no to oczywiście wiemy, jak kosinus się zachowuje w każdym z tych punktów dla dowolnego naturalnego n. -a. No i oczywiście dostajemy dzięki temu ciąg wartości funkcji stale równy 0 jako ciąg odpowiadający ciągowi 2NP, 2NP, no i stale równy 1 jako ciąg odpowiadający ciągowi 2NP, a na drugiej zmiennej pi drugich plus 2NP. Także znowu z definicji Heine'ego jesteśmy w stanie uzasadnić nieistnienie granicy, która definiuje całkę, a zatem rozbieżność całki. Natomiast w sensie wartości głównej Proszę pomyśleć sobie tak, oddalamy się od zera w tym samym tempie w lewo i w prawo i za każdym razem, obojętnie jak daleko odejdziemy, w którym momencie tego oddalania byśmy się nie znaleźli, za każdym razem mamy do czynienia z całką, z funkcji nieparzystej na przedziale symetrycznym względem zera. To jest ta kluczowa sprawa. No i oczywiście każda taka całka jest zerem, więc w sensie wartości głównej. Ci z Państwa, którzy podejrzewali, że całka będzie wynosiła 0, oczywiście mieli rację. No dobrze, a co z kosinusem? Popatrzcie, nawet w sensie wartości głównej będziemy mieli rozbieżność do nieskończoności, prawda? A jak obliczymy całkę tradycyjnie. Jak się Państwu wydaje. To tyle mieli Państwo, co chciałem wam przekazać na tym wykładzie. Co się dzisiaj wydarzyło. Po pierwsze zdefiniowaliśmy całkę niewłaściwą pierwszego i drugiego rodzaju. I obliczyliśmy z definicji bardzo dużo różnych całek. Oczywiście staraliśmy się, żeby. Przykłady nawiązywały do ogólnouczelnianej listy z analizy matematycznej 2. Po drugie, nauczyliśmy się w jaki sposób badać zbieżność całki stosując odpowiednie kryteria. Poznaliśmy kryterium porównawcze, poznaliśmy kryterium ilorazowe. I już wiemy, że we wszystkich tych sytuacjach na przedmiotach kierunkowych, gdzie będzie dla nas ważne, czy rozważana całka jest zbieżna, czy jest rozbieżna, a będzie mniej istotne, jaka jest wartość całki zbieżnej, w przypadku zbieżności, możemy stosować kryteria. No i w końcu poznaliśmy związek całki policzonej w zwykłym sensie z całką liczoną w sensie wartości głównej Kosziego. Obliczyliśmy kilka takich całek. No to tyle. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, i zapraszam na kolejny